Przyroda jest tuż obok mnie. Wystarczy wyjść, zobaczyć. Podziwiać. Nie mogę spuścić z oczu to, co wokół mnie rozrasta. Zakwita i poruszać. Zaczęło widzieć. To co było niewidzialne. Zacząłem słyszeć to, co było niesłyszalne. Ale dobrze, że teraz to uświadomiłem. Niż się obłąkał i nie odzyskał więcej Witam was serdecznie w tym odcinku w ten wyjątkowy dzień w ten sylwestrowy dzień ten odcinek chciałbym zrobić takie podsumowujące już ostatni w którym chciałbym wam pokazać i podzielić się z wami ile już gatunków udało mi się uwiecznić przez ten rok, przez zeszły rok pokazać wam lepsze zdjęcia które udało mi się wykonać chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie strzelania fajerwerkami w sylwestrową noc i mam taką do was prośbę jeżeli macie świadomość że że fajerwerki to, to nie jest żadna przyjemność tylko to jest szkoda zarówno dla zwierząt jak i dla nas wszystkich w powietrzu wyobraźcie sobie że przez całą noc Ile tych zanieczyszczeń e, rozniesie się i będziemy tym oddychać, wszystkie te smogi rozprzestrzenią się też e, na, e, na lasy, na rzeki e, i wyobraźcie sobie jakie to jest niepokój dla zwierząt, To jest, moż możemy się naprawdę obejść bez tych fajerwerków. I na ostatek. E, Postanowiłem tak, że będę wam opowiadał jakieś ciekawostki, jakieś trudne rzeczy, ale też coś będę doradzał odnośnie filmów, czy artykułów, czy książek. Niedawno obejrzałem taki niesamowity film przedstawiający no, przerażające fakty, ale jest bardzo interesujący, bardzo ciekawy i uważam, że każdy każdy powinien to obejrzeć ten ten film oglądałem na Netflixie nie wiem jak to będzie poza Netflixem ale powiem wam nazwę tego filmu film nazywa się Ciemne Strony Rybołówstwa tam przedstawia człowiek no, niesamowite fakty jak to się dzieje jak y strona rybołówstwa jak świat jak świat wymiera w morzach w rzekach, jak właśnie ludzkość doprowadza do wyginięcia tych wszystkich gatunków, które, które pływają. Nie potrafię wyjaśnić wam wszystkiego ponieważ musicie to obejrzeć i sami się przekonać i chciałbym powiedzieć jeszcze życzenia ten rok ja bardzo dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mi się przytrafiło i chciałbym Wam też e, powiedzieć e, żebyście podziękowali za to, że żyjecie że, za to, że macie zdrowie za to, że macie dach nad głową za to, że e, za wszystkie dobre rzeczy, które Wam się działy i za trudne rzeczy ponieważ każda rzecz jest nauką i też e, zażyczyć Wam szczęśliwego nowego roku Zrówka na Nowy Rok. Szczęścia. Pomyślności. Większych osiągnięć na Waszej drodze życiowej. Niech Pan Bóg Was strzeże i zsyła różnego rodzaju łaski. Trzymajcie się. Niech ten dzień będzie wyjątkowy dla Was. I nie zapominając. Cześć.